Jak wstawać z kulami? Nieodpowiednie wstawanie z kulami może powodować bóle w okolicy ramion, może nawet dojść do uszkodzenia barków. Pamiętajcie, nigdy nie wsadzamy najpierw rąk do środka kuli, a potem wstajemy. Robimy zupełnie odwrotnie. Metoda, którą Wam teraz pokażę, to metoda litery H. Stawiamy kulę przed sobą, rękojeściami do siebie, tworzymy taką literę H. Jedną ręką przytrzymujemy rękojeści. Jest to bardzo stabilna pozycja dla kuli. Na pewno się nie przewrócą, na pewno się nie rozjadą. Drugą ręką, tą wolną, odpychamy się od krzesła, przenosimy ciężar ciała na kulę, i powoli wstajemy. Wkładamy najpierw jedną rękę do środka kuli, zmieniamy z tą ręką, która była przed chwilą, przytrzymujemy rękojeści, następnie wstawiamy drugą rękę do środka kuli i możemy je rozdzielić. Kiedy chcemy usiąść, składamy kulę do siebie, przytrzymujemy najpierw, tworząc literę H, Tworzymy stabilną literę H, zmieniamy ręce, tak aby uwolnić drugą rękę z kuli. I tą ręką od razu szukamy krzesła za nami i następnie obniżamy się i siadamy wygodnie na krześle. Pamiętajcie o tym, żeby się nie spieszyć. Musicie najpierw wyczuć tyłem swoich nóg, czy krzesło jest za Wami Pamiętajcie o tym, żeby nie zostawiać rąk w środku obręczy kuli, bo to może powodować późniejsze uszkodzenia i bóle barków.